Hej, Simon, no jestem Zerox, a dzisiaj wam pokażę jak zrobić licznik aktualnych łapek na swoim streamie. Okej, okay, a na samym wstępie napomnę tylko, że ta strona wkrótce wygasa, więc macie jakieś kilkadziesiąt, kilka dni na użycie tej strony. Potem możliwe, że jeszcze ona powstanie, ale w innym ogólnie stylu i tak dalej. Więc macie kilka dni na tej strony, a konkretnie, właśnie strony. Tak, jak już wspomnę, na dzisiaj wam pokażę, jak zrobić aktualną liczbę łapek e, na naszym streamie. A co konkretnie musimy zrobić? Po pierwsze, musimy posiadać OBS-a. E, I tak aktualnie nagrywa, więc, więc wiecie. E, posiadam sobie takiego naszego OBS-a i po prostu co robimy. Wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową i wpisujemy zairox.pl ukośnik live kant. Dokładnie tak. nam e, się taka strona, aktualnie zawsze domyślny film jest to poka pokasowe. No powiem, dislike'ów bardzo dużo, jak widzicie odświeża się to na żywo, no i co robimy słuchajcie, żeby na przykład, żeby mieć aktualne łapki na streamie, co musimy zrobić, bierzemy sobie na przykład odcinek, to też na odcinki działa, klikamy prawym przyciskiem i klikamy kopiuj adres URL, klikamy kliknij tu, aby zmienić filmik, otwieram się takie okno, wklejamy i wszystko nam się pięknie Odświeżam. Tak samo robimy z live'ami. Klikamy na okienko z live'a i wklejamy tutaj. Możemy także sobie wejść w ustawienia i przełączyć na tryb nocny. Możemy także kliknąć taki mikrofonik, który nas przeniesie na mojego TeamSpeaka, który nie jest... który nie jest aktualnie jeszcze z tego kanały, ale jeżeli chcecie sobie tam z kimś porozmawiać, to bardzo serdecznie zapraszam. To jest. No, ale do rzeczy, słuchajcie, taka stronka zrealizowano. Ogólnie będzie cała strona zrobiona, gdy, gdyż jak usuniemy to po prostu pojawia nam się Debian i tak dalej. E, I tak dalej, słuchajcie. No, ale myślę, że strona naprawdę bardzo fajna. A jak to zrobić teraz e, w obs -ie? No to tak jak wtedy, wklejamy adres sobie filmiku. I tutaj na dole pojawia nam się taki link. Taki właśnie oto link. Zaznaczamy go. Klikamy Ctrl-C, przechodzimy do OBSa, klikamy Dodaj, Browse Source, nazwiemy to sobie, no Browse Source na razie. Wklejamy URL i jak widać słuchajcie yy, działa. I to aktualne łapeczki, możecie sobie dać tutaj, możecie sobie wyciąć i tak dalej. Strona jest przeźroczysta, więc tak jak mówię wszystko tak działa pięknie i myślę, że takie coś wam się podoba. Taka stronka właśnie... Ode mnie dla was, bo dużo osób też na Lewie się pytało Więc proszę bardzo, zdradzam tą stronę Ale tylko na kilka dni, po kilku dniach Kilkunastu dniach po prostu zmieniamy też Adres jej i będzie Na niej remont, ale ogólnie też będzie Udostępniona dla was, więc spokojnie wkrótce się pojawi jej, Jakby ta cała wersja Taka full wersja, a to jest na razie taka beta Więc no, zapraszam do użytkowania I myślę, że takie coś wam się już podobało, że taki licznik Na pewno wam się sprzeda A ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że filma się spodobał. jeżeli tak, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. A ja już bardzo dziękuję za oglądanie drugi raz, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!